Ciekawa sytuacja, kiedy kierowca po zasłabnięciu traci prawo jazdy odzyskuje je po roku, oczywiście na badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, ale dostaje terminowe. I czy już teraz za każdym razem będzie miał to prawko z ograniczonym terminem ważności? Zapytanie mojego widza. Witam, zatrzymano mi prawo jazdy z powodu zasłabnięcia w aucie, ale wcześniej kierowałem pojazdem. Yy, chociaż zasłabnięcie nie było w trakcie jazdy. I zaistniało podejrzenie epilepsji, ale lekarz, neurolog, do którego mnie skierowano, yy, powiedział, że wyniki są w porządku. W pierwszych badaniach miałem badania podstawowe i EEG, które wyszło poprawnie. Po pół roku te same badania wyszły poprawnie. Natomiast po roku lekarz dał mi prawo jazdy czasowe, ale powiedział, że już nigdy nie dostanę na stałe prawa jazdy, ani, że nigdy nie będę mogła kierować samochodem ciężarowym, czy być kierowcą zawodowym. I moje zapytanie, czy mają takie prawo odebrać mi na stałe uprawnienia po zaledwie jednym zasłabnięciu. I sprawa dla mnie jest tutaj prosta. Ta osoba myli utratę prawa jazdy z prawem jazdy terminowym, które dostała zgodnie zresztą z przepisami porocznej karencji i po okresie bez napadów. Po takim incydencie na miejscu kolejnego lekarza, który już przedłużał to prawo jazdy po badaniach w WOMP-ie, raczej byłbym ostrożny przez najbliższe przynajmniej 5-10 lat i dopiero po tym okresie, jeżeli napady się nie powtórzą, to dał wtedy prawko na dłuższy okres. I chodzi tutaj głównie o bezpieczeństwo ruchu drogowego i raczej nie ma miejsca na kompromisy i to bezpieczeństwo nie polega tylko na bezpieczeństwie tego kierowcy, ale ewentualnie bezpieczeństwie innych użytkowników dróg, no, którym ta osoba potencjalnie zagraża, jeżeli napad by był jednak w czasie jazdy. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli to wideo ci coś pomogło, daj lajka, like daj kciuka. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie jesteś moim subskrybentem, oczywiście kliknij w to kółeczko, zasubskrybuj się. Jeżeli chcesz filmik, o podobnej tematyce, masz tutaj w tym kwadraciku przypadek napadu o symptomatologii padaczkowej u kierowcy.